Konik morski w wodzie naśladuje rybkę, I jakieś krzaczory. Tylko niestety nie za bardzo, o teraz już jest lepszy kolor.